Że widziałem, Zdaje mi się, że widziałem D Zdaje mi się, że widziałem D Zdaje mi się, że widziałem D Gdzie to D schowało się? Zdaje mi się, że widziałem D Zdaje mi się, że widziałem D Zdaje mi się, że widziałem D, Zdaje mi się, że widziałem D. Gdzie to D schowało się? Kto zna literkę B to pewnie dobrze wie że duże B ma brzuszki a jeden mały brzuszek? Tak! Jeśli przyjrzysz z bliska się Zrozumiesz prędko, że Duże B składa się z dwóch dużych D A małe D to odwrócone małe B Łatwo w tym pogubić się Więc próbujmy troszkę wolniej Duże B składa się z dwóch dużych D A małe D to odwrócone małe B Skoro już każdy to wie Teraz zaśpiewajmy szybciej. De, de, de, de. Zdaje mi się, że widziałem ten zdaje mi się, że widziałem ten zdaje mi się, że widziałem ten Gdzie to się, zdaje się, zdaje mi się, że widziałem się, zdaje mi się, że widziałem się, zdaje mi się, że widziałem de. zdaje mi się, zdaje mi się, zdaje się, zdaje jak się, się,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 Chyba udało mi się uciec. Jeśli chcecie posłuchać więcej piosenek, naciśnijcie tutaj. O, -o nie złapiesz mnie! Tu jestem!